Jesteśmy w Dereszu I będziemy dzisiaj jeździć na Konikach Pojedziemy sobie do głuższy Siemanko Cześć Cześć, Szyma, Cześć. Dopiero Ale to masz w jakiej gotowości? A Ty masz lepszy samochód, nowy, szybszy Cześć Cześć Cześć Cześć, cześć. cześć. cześć. No. Daj nogę, daj nogę, daj nogę, daj. Ale no, ogon zabierz. A użyczysz? No bo trochę. Dzień, to to, to, to. Użyczysz? Jestem ciecko, słonecznie. Czy Bodoś? Tak jest. Wodyś już czysty, już wody się można też tak zrywać. Proszę bardzo, jestem czysty. <śmiech> Jeszcze jesteś czyty, się nie mogę to czuję, to jest dobrze więcej. Tak. Ale ja nic nie wskazuję, tylko się zaciągnął. Ja, czyli, a Łukasz jest czterną, a Chodź! No. Okay. Chodź! No chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź. Dobra. Będę to wchodził na 15. Tak. Huh, ah, stój, stój, stój, pua! Nie? Dobry Opa! Opa! no? Ale szczągnię, nie? Oj ty, czekaj, nie uderzy mnie. Ej, a ja wzięłam jakąś taką kijową deszczówkę, taką niby z dupy, nie? A pierwszy raz mi deszczówka pomogła, bo nigdy nigdy mi nie pomagały żadne. No i tak. No, to siedz, i spróbuj go, no. Nie, nie, nie, nie. To jest tobie po ostatnim tyle. Dobra słońce. <grymne> no dobra, to dwie kiguo, nie? Daria byś może się dwa metry do tyłu, bo tyle to. I ruszykałem się, tak. Dzień mi działać? Tak. Super. nie razem? Super. O, o, on patrzy, o. Ja też tutaj Co? Co?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 No to się nam troszeczkę fuksnęło, bo teraz to już zaczęło padać na amen. Nieźle. I'll press the gun. Dobrze. Na ten filmik kończymy.